Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus zbliżył się do nich i przemówił tymi słowami. Dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody,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 A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Jezus jest obecny, chociaż w nowy, wyjątkowy sposób. Jest obecny w swoim Słowie, które czytamy każdego dnia. Jest w zgromadzeniu liturgicznym, bo gdzie dwaj albo trzej gromadzą się w imię Jezusa, tam On jest pośród nich. Jest obecny także w osobie kapłana i jego sakramentalnej posłudze, bo kto was przyjmuje, mnie przyjmuje powiedział Jezus do apostołów. I wreszcie jest obecny w sakramencie Eucharystii, bo kiedy przyjmujemy konsekrowany chleb, przyjmujemy prawdziwe ciało Chrystusa, ukrzyżowane i zmartwychwstałe dla naszego zbawienia. Kiedy Jezus opuszczał ten świat, zostawił apostołom dwa polecenia. Pierwsze dotyczy udzielania chrztu świętego wszystkim narodom, a drugie dotyczy nauczania, w jaki sposób należy zachowywać chrystusową naukę. Te polecenia są aktualne po dzień dzisiejszy. Posługa duszpasterska streszcza się w tych dwóch najważniejszych zadaniach – nauczaniu i udzielaniu sakramentów. Jednak każdy z nas jest odpowiedzialny za dzieło ewangelizacji. Każdy w inny sposób, ale to nasze wspólne zadanie.